było bowiem zawsze dostrojone do serca Boga. To miłość sprawia, że dwa kochające się serca biją jednym rytmem. We wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi warto prosić Matkę Jezusa i naszą Matkę, aby nauczyła nas kochać Boga tak jak Ona potrafi to robić najlepiej na świecie. Ewangelista Łukasz na kilku miejscach zauważa, że Maryja zachowuje i rozważa sprawy Boże w swoim sercu. Serce Maryi jest jak skarbnica, w której Miriam z Nazaretu gromadzi wszystko, co Bóg jej zsyła. Każde słowo, każde natchnienie, wszystkie wydarzenia z jej życia były przez Maryję chowane w skarbcu serca. Czy kształtuje w sobie taką wrażliwość na działanie Boga, w moim życiu, jaką miała Maryja? Czy wracam do tych małych i większych cudów, jakie Bóg zdziałał w moim życiu? Bóg jest obecny i działa także tu i teraz. Maryja jest przykładem człowieka całkowicie ukierunkowanego na sprawy Boże, a przy tym bardzo twardo stąpającej po ziemi. Uczmy się od Maryi takiej wrażliwości i ukierunkowania na Boga, nie tracąc jednak gruntu pod nogami. Niech nasze serca będą nieustannie wznoszone ku niebu, a ciało troszczyło się o to, co potrzebne tu na ziemi.